Cześć Simon, jestem oczywiście Zeruk, do to kolejny film na moim kanale, a dzisiaj przedstawiam wam jak zrobić banner na swój kanał na YouTube. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, zacznijmy od stworzenia projektu na nasz y, banner. Oczywiście y, ja zawsze banery robię w takiej rozdzielczości, czyli y, 2060 na 1440 Taka jest y, y, najlepsza po prostu jakość, znaczy jakość. Taka jest rozdzielczość banerów na YouTube. Dobrze, także tworzymy taki oto projekt. Yy, I jak na razie mamy po prostu yy, puste pole, prawda? Ale że tutaj jeszcze przypomnę, jeżeli powbić tutaj 1200 apek aż to jutro pojawia się odcinek z. Yy, mam, mam nadzieję, że tyle wbierzecie. To jest naprawdę sporo, już było 30, ponad 2000. Także dziękuję za naprawdę za te wszystkie suby A kto jeszcze nie zostawił, może zostawi tego suba. Ale już bez gadania, yy, lecimy zrobieniem baneru. Oczywiście słuchajcie, na sam początek potrzebny nam jest e, szablon, którego właśnie tutaj też użyję. Ok, ja mam już ten szablon właśnie tutaj na ekranie i wy też możecie sobie go pobrać. Link do niego macie oczywiście w opisie. Dobrze, także przejdźmy do sceny a sprawy, czyli do już do samego e, baneru. Ja, my sobie w tym banerze użyjemy tego samego tła e, co w e, ostatnim e, poradniku. Oczywiście dajemy sobie warstwę tutaj niżej i rozciągniemy sobie e, nasz tutaj Banner oczywiście troszeczkę bardziej Myślę, że tyle będzie W sumie w porządku Oczywiście tutaj będzie główny napis naszego kanału Jak dzisiejszy kanał Nazwiemy w sumie możemy go nazwać Nawet powiedzmy Jak nazwać nasz kanał? Nazwiemy go Kanał na przykład Proszę bardzo nazwaliśmy go kanał no i sobie powiększymy ten tekst Ale może jeszcze wybierzemy jakąś Czcioneczkę Dobrze, już wybrałem czcioneczkę, tą co w sumie w ostatnim odcinku Dobra, ale przejdźmy do ustawień e, Samego napisu Ja może tutaj, tutaj to przeciągnę, dobrze e, Oczywiście zrobimy styl zielony, tak jak zawsze Zielony życiem, jak, jak zawsze, oczywiście Dobrze, robimy rozmiar Troszeczkę powiększymy nasz cień, który jest Za tym, tak samo jak ten cień Na jest blask zewnętrzny. Um, czym tu, co tu jeszcze możemy zrobić? Oczywiście możemy się troszeczkę pobawić cieniem, który nie zawsze pasuje, ale w tym e, wypadku w sumie mógłby nawet nam się tutaj e, przydać. Dobrze, bierzemy tam, że blask wewnętrzny, chociaż cień i, cień i blask wewnętrzny nie są e, do siebie jakoś szczególnie wspólnie, nie, nie zgrywają się z sobą, ta, także nie prezentować e, dwóch tych efektów na raz, lecz czasami e, można na jakąś taką moją zasadę, ja sobie tak zrobię, że po prostu nigdy nie daję tego No, znaczy, czasami daję to i to e, ale to jest bardzo rzadko, po prostu przeważnie jeżeli daję cień, to nie dajesz blasku, bo to w sumie wtedy nie ma tego cienia i jest sam blask i to w sumie chodzi na to samo, że nic nie ma, także tak to działa dobrze, mamy nasz, e, mamy nasz napis, tutaj sobie wszystko zaakceptujemy dobra, klikamy Ctrl T, aby po prostu rozszerzyć nasz, e, nasz tutaj e, nasz tekst i wygląda on na razie tak. Tutaj mamy oczywiście e, napis. Tutaj będzie gdzieś profilowe. Tutaj będzie takie okienko z profilowym na YouTube. Także tutaj musimy uważać, żeby tutaj się e, po prostu nie rozwalić e, z napisami. Dobra. E, teraz sobie troszeczkę to obrócimy. jeszcze. Tak, dobra. Może być. Wchodzimy w edycja, przekształć i wypaczenie. A nie zapomniałem, dobrze, tak jak w poprzednim odcinku. Musimy dodać tutaj rasteryzuj warstwa, aby po prostu to wszystko e, się zgrywało. Dobra, bierzemy wypaczenie i troszeczkę to pogrubimy, ten nasz napis myślę, że będzie e, taki wiecie, taki bardziej grubszy, taki, taki w sumie zresztą sami zaraz zobaczycie. Dobrze, Zajmiemy się tułem. Tu oczywiście, tak jak w poprzednim poradniku wam pokazywałem e, robimy z nakładeczki, znaczy tuo normalnie bierzemy, ale po prostu e, robimy kolor z nakładki, może też z barwalia. częściej korzystam z nakładki, bo według mnie jest ona e, lepsza i nie chcę czarnego, chcę wolę zielone, o proszę bardzo. E, dobrze, teraz wybierzemy nakładkę Okej, okay, i mamy coś, coś właśnie, coś takiego, trochę krycie tutaj zmienimy. Takie krycie chyba będzie w porządku. E, jeszcze nad czym tułem się zajmiemy i mm, damy troszeczkę rozmycia. Mm, tutaj możemy sobie wybrać stronę, oczywiście. Myślę, że w tą stronę by było nawet e, w porządku. Dobrze, nasz kanał będzie się opierał e, na tematyce w sumie Minecrafta, więc damy tutaj na przykład e, mniejszy taki napis. Proszę bardzo. E, Minecraft Minecraft, Minecraft, nie wiem Minecraft jest nasz, gdzieś to słyszałem Chodźcie mi napisać w komentarzu gdzie yy, Dobra, bierzemy sobie naszą warstwę Oczywiście dajemy sobie tutaj yy, I teraz Bierzemy jeszcze tak, bierzemy oczywiście kolor biały I tutaj robimy teraz Cienie, oczywiście cienie żeby nie były też za duże Bo wygląda to źle Także ograniczcie się tam z cieniami I żeby po prostu nie były one też Za duże, dobra tutaj wszystko już mamy w sumie Gotowe yy sobie zrobimy tak. robimy sobie tak. I tak. Tutaj sobie oczywiście to wyrównamy, żeby było dobrej. Żeby nie było po prostu rozciągnięte w jakiś głupi sposób. Dobrze, bierzemy to. Przesuwamy na środeczek. I jest w sumie e, w porządku. Ja teraz jeszcze, słuchajcie, skorzystam mm, z takiego, e, z takiego, słuchajcie, e, sunraysa, Czyli takich jakby... Jak widzicie to są takie promienie słoneczne. Je też znajdziecie, oczywiście, w opisie. Ciężko je znaleźć czasami, ale mogę Wam w sumie tutaj pomóc i Wam je umieszczę w opisie. Dobrze, damy sobie je tutaj pod kanał i pod wszystko i zmienimy ich. Możemy w sumie zmienić ich barwę. Zbierzemy sobie barwa, i nasycenie, i zmieniamy kolorek. Znaczy, to się wszystko zmienia, prawda? Okej, okay, ja sobie tutaj zmieniłem barwę I jeszcze sobie z... O nie, nie tego krycie Przepraszam, bordzu e, Zmniejszymy sobie krycie sunraiser Żeby po prostu nie było aż takie e, Widoczne Dobrze, wygląda to tak Wygląda to tak Mam nadzieję, że wszyscy do, doskonale widzą Różowy, w sumie z zielonym Nawet w sumie ładny wygląda Także może w sumie być <śm> Może w sumie być e, Pobawimy się jeszcze pędzelkami Jak, skąd wziąć pędzle I tak dalej Znajdziecie w poprzednim e, poradniku Oczywiście Dobrze e, Bierzemy Oczywiście pędzelki I szukamy teraz jakiś Pierunów na przykład, zrobimy jakieś tutaj pieruny, mogą być nawet różowe, mogą być zielone, dowolny kolorek, może oczywiście być nie wiem czy aha, bo jesteśmy pod, pod barwą, dobrze, no to będą wszystkie różowe, ale jeżeli damy powyżej, to będzie normalnie, także stworzymy sobie jeszcze jedną warstwę tutaj, trzeba mi się dwa monitory, bo mi tak, tak wiecie, dobra, tworzymy sobie to wyżej, proszę bardzo, i mamy zielone, proszę bardzo, tu jeszcze tu walniemy, może też czarny walnąć czarne, czemu nie, czarne najlepsze oczywiście, no e, bo, bo tak robimy wszystko oczywiście bez paczek, tutaj jeszcze skorzystam ze takiej strzałeczki, oraz jeszcze guziczka subskrybuj, ale to za momencik e, damy tutaj moje ziomeczki, mordeczki, damy tutaj taką strzałeczkę, może w sumie ją pomniejszy jakoś okej okay dobra i tutaj będzie słuchajcie guziorek subskrybuj, proszę bardzo o, taki zrobimy, zaraz go oczywiście zmienimy, spolszczymy, ale to za momencik na razie zrobimy coś takiego, tylko, tylko po prostu żeby to e, mieć, dobra przejdźmy teraz do tej strzałki i zmieni, zmienimy jej trochę barwę czyli na zieloną oraz tutaj cienie i tyle w sumie wystarczy możemy tutaj też blask dodać, ładnie to w sumie wygląda Dobrze, dodajemy. Yy, słuchajcie, bierzemy teraz nasz przycisk Subskrybuj, czyli weźmiemy go sobie w sumie na samą górę. Dobra, tworzymy nową warstwę i teraz troszeczkę się do niego przybliżymy. Czyli przeciągniemy sobie. Przepraszam, przepraszam, że mi się buguje. Dobra, przeciągniemy sobie tu i teraz pędzelkiem zwykłym, okrągłym, takim na twardość 100, zmniejszymy go troszeczkę. Po prostu pomalujemy tutaj i zrobimy na yy, na, na, na na na na czerwono. Momencik. O, proszę bardzo, bo w sumie weźmiemy sobie, pobierzemy taki sam kolor, bo to widocznie nie jest taki sam czerwony, tylko inny, także weźmiemy sobie stąd. I teraz sobie to zamalujemy po prostu, żeby było wszystko piękne, ładne. Sobie zamalujemy. E, jak dobrze poszukacie w Google'ach też będzie e, wasz przycisk na przykład jaki znajdziecie, po prostu spolszczony już będzie subskrybuj. E, ale z razy, że mi się nie chcesz szukać, ja mam taki i mogę zrobić po prostu tak, to, to zrobię po prostu taki, no. Żeby nie szukać po prostu teraz Dobrze, Idziemy sobie tutaj e, Napis na przykład, proszę bardzo Zmniejszymy I mamy taki spolszczony ale nasz przycisk Na przykład możemy sobie tutaj napisać, nie wiem, wali suba Albo coś takiego e, Wszystko jest oczywiście dobrowolne Nikt wam tego nie zabroni. Dobra, yy, stalamy sobie oczywiście warstwy i ten guziorek teraz sobie go troszeczkę powiększymy. Czy w sumie najlepiej mieć po prostu, najlepiej mieć największego później zmniejszać, ale zrobiłem akurat teraz błąd, ale nie będę robił od nowa, bo nie jest tak źle z jakością, więc może to w sumie być. A to jest tylko poradnik, żeby wam pokazać jak to się wszystko robi. Dobra, na razie mamy subskrybuj tutaj. Pięknie, ładnie. Tutaj jeżeli na przykład chcecie zrobić yy, banner ze zdjęciem, to tutaj na przykład możecie wstawić swoje zdjęcie, akurat tu jest takie zdjęcie by pasowało. Na przykład tu gdzieś, bo tu jest już awatar, czyli by was zasłaniało, także uważajcie na to. Yy, no i chyba tyle. Możemy to jeszcze dodać na przykład strzałeczkę. Znaczy myszkę, przepraszam, myszkę na przykład taką. Ja w sumie zacząłem ją niedawno używać. Możemy ją sobie dać i Oj przepraszam. Nie to, tylko.. Strzałka, strzałka. Gdzie jesteś strzałeczko? Czy moja? tu? Nie, nie, to nie ta strzałka, proszę Państwa. Gdzie ta strzałka, strzałka? Tu jest pointer, dobra. Eee, damy ją sobie na subskrybuj i jest w sumie w porządku. Możemy też sobie jakiś tekst dodać i tak dalej, i tak dalej. Eee, też jeszcze zrobimy taki tak jeden myk, czyli po prostu połączymy sobie to wszystko. Proszę bardzo, łączymy, łączymy. Połączymy sobie szyściutko. Okej, okay. Bez git bez git, scalamy warstwę oczywiście ok i mamy coś takiego teraz sobie weźmiemy, słuchajcie, filtr kamera RAW, yy, którym sobie po prostu to wyostrzymy Bardziej to pasuje do takich miniaturek ze zdjęć i tak dalej, także różnie to pasuje, nie zawsze e, jest to przydatne i nie zawsze to, pas, e, nie zawsze to pasuje. Pamiętajcie o tym, ale to Wam ja też pokazać jak to wygląda. U nas na tym banerze wygląda to tak, troszeczkę to wyostrzyło, bo tutaj po prostu możemy sobie też dodać e, różne rzeczy. Możemy na przykład drugi raz jeszcze w to wejść i jeszcze bardziej e, wyostrzyć, tutaj mamy światła, kontrast i tak dalej i tak dalej. Możecie sobie wszystko e, tutaj. Pooglądać. Wygląda to teraz tak, lepiej to wygląda, jeżeli są z, jakiś, z twarzą tego typu rzeczy. Jest taki oto, taki bardzo ostry ten banner, taki wyostrzony. Nie każdy taki lubi, ja w sumie nawet mi się coś takiego podoba. Te pierunki tam fajnie wyglądają, jak są tak wyostrzone. Dobrze, także to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli 1200 apek wbić, to na kanał wjeżdża od razu, od razu kolejny odcinek z... Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, jeżeli on wam się spodobał Pamiętajcie, jeszcze raz o łapce w górę No nie, jeszcze raz, ale Jak już zostawiliście, to bardzo dziękuję A kto jeszcze nie zostawił, może ją zostawić Oraz, kto jeszcze nie subskrybuje, niech zasubskrybuje kanał A jeżeli właśnie ty subskrybujesz A nie zostawisz dzwoneczka, to zostaw go koniecznie No, a ja wam bardzo już dziękuję za oglądanie tego odcinka Także do następnego odcineczka Żegnam was, kochani Do zobaczenia i pa pa